Witajcie! Dawno nie było filmu, ale dzisiaj coś ciekawego. Windows NT 4.0 to temat na ten film. Najpierw myślałem, że zainstalujemy MS-DOS-A, ale po wielu problemach zmieniłem zdanie i zainstalowałem Windowsa NT 4.0. Zaczynamy! To koniec pierwszej części. W tym odcinku instalowaliśmy ten system, a w następnym się nim pobawimy. Tutaj dwa inne filmy które warto zobaczyć, playlista retro i subskrybujka. Do zobaczenia.